No cześć ekipa, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać i, i dzisiaj odpowiem na takie pytanie, między innymi, prawda, y, co byś zrobił, gdybyś nagle y, podczas jakiegoś tam patrolu, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji y, usłyszał, że twój partner jest jakoś tak y, robi jakieś, że tak powiem, żarty o typie rasistowskim, prawda, czy w jakikolwiek inny sposób, no, zachowuje się jak rasista w stosunku do kogokolwiek, prawda. Natomiast jeszcze raz, jeżeli mnie słychać, to daj znać tutaj, że mnie słychać. Sprawa techniczna po prostu, żebym wiedział, że mój przekaz jakoś tam trafia dalej, prawda? I dokończając pytanie o ten rasistowski, jakieś rasistowskie zachowanie no Przede wszystkim musiałbyś tutaj wyjść ze swojej strefy komfortu i no niestety nie tolerować tego typu zachowania, tego typu języka, prawda? I no musiałbyś jakoś tam podejść do tego kolegi, czy wziąć go na stronę, czy nawet no jakoś tam zainterweniować i kazać mu po prostu przestać się tak zachowywać. No idealnie by było, żeby to można było zrobić jakoś tak bez zwracania uwagi tej osoby obrażanej, prawda? No i na tej stronie bym jakoś wyjaśnił, dlaczego to jest właśnie no niewłaściwe zachowanie, i przede wszystkim dlatego, że nie jest to w zgodności z wartościami, które policja, czy, czy generalnie mówiąc, policja jako służba spodziewa się od swojego funkcjonariusza, a również nie jest to zgodne z jakimiś zasadami, które się ludzie spodziewają od policjanta, prawda, czyli gościa bym jakoś tak zatrzymał, jeżeli chodzi o, przerwał mu to tą gadkę, prawda, no troszeczkę, troszeczkę go tam podedukował, dlaczego to tak jest, jak jest, prawda, no i niestety nie może się sprawa tutaj skończyć na po łajankach słownych, prawda? I musiałbyś złożyć jakiś raport do swoich przełożonych, do swojego tam naczelnika, komendanta, czy jakiegoś innego przełożonego i on by już musiał zadecydować o jakimś właściwym postępowaniu wobec tej osoby, prawda? I no politycznie poprawną odpowiedzią jest tutaj, że w takich rodzajach sytuacji no, musisz być, musisz zebrać się na odwagę, musisz jakoś przerwać tą rasistowską gadkę, ponieważ po prostu masz obowiązek jako policjant być pewnym, być jakimś takim przekonanym, że, że te nadrzędne wartości yy są tutaj podtrzymywane również w czasie interwencji, nawet do jakiegoś takiego dżentelmena, który rasowo jest być może no innej rasy niż biała. No niekoniecznie to dotyczy też Nazwijmy to tak zwanych Murzynów, prawda, no, ale kiedyś dotyczyło to Cyganów. W tej chwili są jakieś narodowości arabskie, prawda, które mogły się dostać z Białorusi czy z innych krajów. Są narodowości azjatyckie, prawda, czyli Żółci, prawda. No, wiem, że łatwiej mi się gada niż, niż to czasami. To zachowanie twoje, że tak powiem, byłoby podjęte, prawda? Natomiast niestety twoim obowiązkiem jest nie udawać, że nic nie słyszysz. Natomiast jakoś tak przekonać tego pytającego ciebie, że naprawdę wierzysz, że używanie tego języka nie powinno, rasistowskiego języka, nie powinno mieć miejsca podczas służby w policji, prawda? Jak to jest w rzeczywistości, to, to nie wiem. Na pewno jest tutaj jakieś spore, spore sporo miejsca do poprawy, prawda? Sam pamiętam, że, że być może to nie o policję chodzi, ale jakiś tam mecz piłki nożnej, dwie grupy kibiców. Dla jednej, w jednej drużynie gra dżentelmen afro Afropolak, prawda? Afropolak i tam kibice rzucały mu jakieś tam banany, czy skórki od bananów, czy coś takiego, prawda, sugerujące że tak powiem, jego jakieś pochodzenie od innych tam naczelnych, prawda? I mam nadzieję, że jakoś Ci to wyjaśniłem, czyli przerwanie tej przerwanie tej rozmowy, wzięcie gościa na stronę, taka krótka edukacja, raport, no i Jakaś, jakieś sfinalizowanie sprawy, że głęboko wierzy, że rasistowski język nie powinien mieć miejsca w policji. Także jeżeli jest jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam tam, zrób to na czacie. Chętnie odpowiem. Natomiast jeszcze raz, czy mnie słychać? Bardzo proszę o jakieś informacje, czy mnie słychać? Czy mnie nie słychać? Jak nie słychać, to niestety będę musiał troszeczkę podkręcić swój sprzęt. Jeżeli chodzi o sam multiselect, no powiem szczerze, pytań jakiś typowo rasistowskich na teście z komputera nie znalazłem, prawda, są tam te różne rozwiązywania problemów, są pytania o alkohol, są tam jakieś tam typowe pytania o zręcznościówkę czy jakieś tam historie intelektualne, natomiast nie za bardzo znalazłem pytania o sprawy rasowe, co nie oznacza że mogą Cię nie zapytać na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli jest to nieśmiertelne tam pytanie o, jakbyś się za zachował w stosunku do Cygana, prawda, czy, czy byś jakoś tego Cygana rasowo nie obrażał, no, yy, tutaj puszczę Ci taki filmik bardziej poglądowy, prawda, czyli widzisz jak ten dżentelmen po prawej stronie w tych czerwonych portkach, z tatuażem na plecach, no jakieś tam robi takie, takie przytyki do tego gościa, który teraz wchodzi, prawda? Oj, tutaj się tak drapie jak małpka, mówię, filmik jest poglądowy, także nie zachowuj się tak. Yy, może u nas tych rasistowskich spraw jest troszeczkę mniej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tutaj, prawda, Asian Lives Matter, czyli to, to jest jakiś marsz, yy, marsz przeciwko nienawiści do Azjatów, być może słyszałeś o Black Lives Matter, no niektórzy idą dalej, że All Lives Matter, czy White Lives, also matters, matters, prawda? Czy matter, jak lives to matter, jak life to matters. No i mam nadzieję, że jednak jakieś sprawy nienawiści na tle rasowym są tobie obce, prawda? Także jeszcze raz zapraszam, jeżeli masz coś do powiedzenia, to zapraszam na czata. Pokażę ci też jak wygląda opinia gościa, który przeszedł Multiego w jednej z komend, prawda? No i tak od razu sobie możesz zauważyć, jakie tutaj są w skalę tego, tej oceny, prawda, czyli ocena predyspozycji intelektualnych prawda, Uzyskane w przeprowadzonym badaniu wyniki wskazują, że kandydat spełnia wymagania w zakresie normy intelektualnej, wykazał bardzo wysoki yy, poziom w odniesieniu do normy populacyjnej, poziom inteligencji poza verbalnej oraz posiada wystarczające do służby po, do policji predyspozycje intelektualne, w tym wysoki poziom podzielności uwagi. Potrafi bardzo skutecznie dzielić uwagę między jednocześnie wykonywanie dwóch zadań umysłowych. Prawda? Yy, ta podzielność uwagi to tutaj głównie sprawdzana jest na zegarze, prawda? że trzeba tam nie dość, że liczyć odpowiadać na pytanie, to jeszcze co piąte i coś tam jeszcze, prawda. Jest ten symulator, żółte kółko, żółte kółko, zielona kreska, to samo. Musisz niestety liczyć dwie rzeczy, prawda. Potem jest coś takiego jak ocena predyspozycji osobowościowej, no, wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonego badania wskazują na wystarczające dopełnienia służby w policji, predyspozycje osobowościowe kandydata, czyli stabilność emocjonalną, dobre radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz dojrzałość społeczną i dobre przystosowanie. Badany jest stabilny, emocjonalnie opanowany, dobrze radzi sobie ze stresem, prawda? Czyli też podkreślają tutaj rolę radzenia sobie ze stresem. W sytuacjach trudnych silnie koncentruje się na realizacji zadań i szukaniu rozwiązań problemów, nie unika działania ani przyjmowania odpowiedzialności na nie lubi wezwania. Czyli tak jak weźmy z tym rasistowskim zachowaniem się twojego partnera, że nie unikasz podjęcia trudnej decyzji, no i podejmujesz również odpowiedzialność za to, co robisz. Cechuje go bardzo silne przekonanie o kompetencjach i możliwościach poradzenia sobie z problemami. Czuje się lepszy od innych. Może czasem zbyt pewny siebie, natomiast mniej skłony do krytycznej autorefleksji, prawda? Czyli yy, czuję się lepszy od innych, no to jest tutaj wiara we własne siły i możliwości też coś takiego jest oceniane. Yy, relacje, w relacjach z ludźmi jest towarzyski zazwyczaj życzliwy, chętny do pomocy, skłonny przewodzić grupie, ale też wymagający, bardziej racjonalny niż empatyczny, prawda, bardziej racjonalny niż... Empatyczny, w wysokim stopniu jest gotowy interweniować w sytuacjach konfliktowych, łagodzić napięcie, ale też w bardzo wysokim stopniu dba o własne korzyści, uparty w dążeniu do wybranych celów. Czyli te wybrane cele to być może nawet do ciebie, dla Ciebie jest, dostanie się do policji. Też oceniają to, co robisz w pracy, prawda? Czyli w pracy charakterystyczny dla kandydata jest bardzo wysoki poziom aspiracji zadaniowych, dążenie do osiągnięć oraz bardzo silne nastawienie się na wyniki wymierne swoich działań, prawda? Ponadto badany w sytuacjach zawodowych w bardzo wysokim stopniu dba o porządek sumienne wykonywanie obowiązków potrafi się wykazać samodyscypliną, prawda? Czyli mam nadzieję, że tutaj zrozumiałeś, na czym ta opinia polega. Tutaj jeszcze raz ten obrazek z szatni. Jak to niestety się niektórzy potrafią zachowywać do stosunku do drugiej osoby i będąc policjantem i widząc takiego gościa jak ten w czerwonych spodenkach, no niestety musisz zwrócić temu panu uwagę, prawda? Lecimy dalej. Jeżeli ktoś ma do mnie jeszcze jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam, ale widać, że dzisiaj będzie bardzo spokojnie. Prawda? W zasadzie powoli będziemy lecieć, lecieć już do końca, skoro nie ma Chętnych na, na. Nie ma chętnych do dyskusji. Wrzucę ci tutaj jeszcze tak kilkanaście pytań z Multiego, prawda? Jakbyś odpowiedział, nie lubię przebywać z ludźmi, prawda? Czy lubisz przebywać z ludźmi, czy nie lubisz? Czy policjant powinien być odludkiem? Prawie każdy jest gotów kłamać, by uniknąć kłopotów. Pytanie jest bardzo ciekawe. Czy na przykład politycy są zawsze gotowi kłamać, aby uniknąć kłopotów? Czy nie są gotowi? Czy policjanci są gotowi kłamać? Jestem bardziej wrażliwy czy wrażliwa niż większość ludzi. Tutaj jest dobre pytanie. Większość ludzi nie lubi się wysilać dla innych. Czy to jest prawda? Czy to jest nieprawda? Nigdy nie byłem zakochany, prawda? To jest dobre pytanie. Trudno mi się skupić na jednej sprawie. Ludzie mnie łatwo niecierpliwią. Pytanie jest tutaj dobre, czy policjanta powinni ludzie łatwo niecierpliwić, denerwować, irytować? prawie zawsze odczuwa, nie usta, prawie nieustannie odczuwam niepokój o coś lub o kogoś. Zwykle muszę się chwilę zastanawiać, zanim coś zrobię, nawet jeżeli chodzi o drobiazg. Często przechodzę na drugą stronę ulicy, aby się z kimś nie spotkać, prawda? To jest dobre pytanie. Ja czasami udawałem, że kogoś nie widzę, prawda? Zwykle jestem ostrożny wobec ludzi, którzy są dla mnie bardziej uprzejmi, niż można by się tego spodziewać. Nawet przed krótką podróżą czuję się niespokojny i zdenerwowany. Kilkakrotnie porzucałem coś, co robiłem, ponieważ nie wierzyłem we własne możliwości, prawda? Czyli tam była oceniana wiara w siebie, a tutaj Coś tam porzucałeś, ponieważ nie wierzyłeś w własne możliwości. Czasem jakaś nieważna myśl prześladuje mnie całymi dniami i czasami unikałem kogoś, gdy się obawiałem, się, że nie będę mógł zrobić czy powiedzieć czegoś, co będę potem żałował, prawda? Czyli no, może to pytanie jest też takie podtorasistowskie, prawda? Zachowanie kolegi. Czyli unikasz powiedzenia komuś czegoś, prawda? Gdyż obawiałeś się, że możesz, możesz zrobić czy powiedzieć temu koledze coś za dużo, czego potem będziesz żałował lub żałowała, prawda? O, ale nagle nam tutaj wyskoczyło, wyskoczyło na czacie. Pytanek 100 tysięcy. Jeszcze raz, rasizmu u nas nie ma, także zademonstrujemy tą flagę, prawda? Odpowiem na pytania z czata i potem, potem będziemy lecieć. Cześć, Michał, cześć, Mateusz, Emanuel, Fishing Camp, cześć, Wojtek Prałat. Jeszcze raz, dużo zdrowia z okazji urodzin. No, lat przybywa, nie ubywa, bądźmy szczerzy, prawda? Emanuel Czika, panie Darku, w którymś filmie powiedział pan o dziewczynie na komisji lekarskiej, która dodała, że ma niedoczynność tarczycy. Czy to ją automatycznie skreśliło z listy kandydatów? Jeżeli tak, to dlaczego? z, nadczy... z niedoczynnością tarczycy jest tak, że akuratnie ta dziewczyna miała problem ponieważ przyniosła jakieś zaświadczenie, że bierze daną ilość leku pod tytułem Eutyrox, czy jakiś tam inny. I tam jest taka zasada, jeżeli jest do 50 jednostek dziennie, to przechodzisz, jeżeli jest powyżej, to nie przechodzisz. No i ona pokazała zaświadczenie, że, że miała tam dużo więcej, chyba 125 i chyba nie przeszła. Natomiast no, trzeba się tak zastanowić, być może i ty, no, czy wyskakiwać z tą niedoczynnością tarczycy, prawda? Tak y, ambitnie na komisji, bo, bo jak już kurde cię dorwą, to. No to jest problem. Emanuel. Czy mają jakiś dostęp do dokumentacji medycznej? Na etapie komisji chyba jeszcze nie mają, prawda? Czy mała przepuklina pępkowa wyklucza? Przepukliny wykluczają, trzeba niestety zrobić porządek. Zoperować i wtedy, wtedy nie, nie, nie wyklucza. Wojtek, dobra. Czyli tutaj to, co Wojtek mówi, ma być dawka nie większa niż 50. Tam jest mikrogramów, czy mikro jakichś innych gramów, ale 50. Patryk, witam panie Darku, krótkie pytanie. Czy jeżeli kandydat nie był nigdy karany, a w rodzinie zdarzył się przypadek osoby karanej wyrokiem, czy będzie to rzutowało No, wspólne gospodarstwo domowe? Oni tam, tutaj ktoś mówił o tym gospodarstwie domowym. Tomasz, panie Darku, czy oni sprawdzają w P1, czy jeżeli chorowałem na depresję? No różnie to z tą depresją bywa. Jeżeli w jakiś sposób oni wiedzą o tej depresji, czy gdzieś wygrzebią, to będzie problem. Czy, czyli trudno powiedzieć, jeżeli tam nic z tą depresją nie wyskoczyłeś, nie było jakichś czynów samobójczych, prawda, ani narozrabiałeś coś, nie było nie było wezwane policji, no to no nie powinno być problemów, prawda. Phishing... Dobrze, tutaj w zasadzie phishinga odpowiedź jest, jeżeli nie zamieszkujecie, jeżeli zamieszkujecie we wspólnym gospodarstwie domowym, no to jest problem karanego członka rodziny, jeżeli nie nie mieszkacie razem. No to problemu nie ma. Kiedyś to było bardziej ściśle, przestrzegane. Natomiast teraz mniej. Grzegorz, ma zawsze straszne braki Żyardów. Sochacze. W trzy dni walczę z rzutą. znaczy z gorączką. Pisałem do kierownika raczej. Jeszcze parę dni będę na L4. A kierownik zapytał, czy we wtorek będę na NOP. No niestety jest epidemia wirusów. Słychać po mnie, że jestem chory. No ale w końcu jakoś się tam do hangoutu zebrałem. Cześć Wiktor, cześć Krzysiek, Tomasz. Czy jeżeli to zataje, i się dowiedzą, potem mogą mnie wyrzucić? No, no nie, nie robiłbym takiego negatywnego scenariusza, bo bać się wszystkiego już na wstępie, to, to, to zaboisz się na śmierć, prawda, że nie podejmiesz żadnej akcji tylko z tego powodu, że, że będziesz się bał, że ktoś ci tam kiedyś coś tam, prawda, no. Także ja kłamał tutaj niczego, nikogo nie, u, nie będę uczył, prawda, i Kamil Panie Darku, coś o lekkim naciśnieniu bądź podwyższonym cholesterolu. Czy one wpływają na komisje lekarskie? No jest tu problem, nie chcą brać z naciśnieniem i podwyższonym cholesterolem, ale pociecha jest taka, że cholesterol można obniżyć lekami. Tam są różne... W sumie to sprawa jest bardzo prosta, prawda? wpisujesz w Google leki obniżające cholesterol. No weźmy tutaj leki obniżające cholesterol. Już masz. Masz leki obniżające ciśnienie, leki obniżające cholesterol. Proszę bardzo, tutaj jest leków, aczkolwiek to są jakieś tam, widzę, gówniane, takie bardziej ziołowe, ale... ale... Ja bym bardziej tutaj napisał leki obniżające cholesterol na receptę, prawda? I tutaj są ważniejsze leki typu statyny, prawda? Jakieś tam. atorvastero, ator, atorvasterosinvastero, to wszystko co na receptę, to to ma jakiś tam sens, prawda? Fluost nie Fluostatin, co to, to, to jest? Lesk, leskul, prawda? Także, no, w, w, po prostu pójść do lekarza, tam nie, nie silić się na jakiś najdroższy lek, wziąć coś tam jakiegoś najtańszego i, już, i Obniżyć ten cholesterol, obniżyć to... Mm, obniżyć to, to ciśnienie. Za bardzo się tam nie chwalić, chociaż Chociaż niestety niestety czasami żądają żądają dokumentacji z, żądają dokumentacji z... masz tutaj leki obniżające ciśnienie na receptę żądają dokumentacji jakiejś tam medycznej jakoś musisz z tego wybrnąć, prawda? Tomasz B, pozdrawiam. 16 rok leci dalej, prawda? Emanuel, jakie badania zleca i przeprowadza Komisja Lekarska? Wejdź sobie, Emanuel, tam w Googlu i wiesz, bo to nie będę ci czytał 25 badań z pamięci, prawda? Krzysztof Stępak. Panie Darku, bo nie patrzyłem na mail, okazuje się, że zapraszają mnie na rozmowę z naczelnikiem KWP Katowice. Co mam mu to powiedzieć, jak się wytłumaczyć z tej absencji? Słuchaj, ja bym kurwa pierdolnął. Ja bym tutaj yy, mimo wszystko Krzysiek powiedział kurwa prawdę i tyle powiedział prawdę o tym zdarzeniu, jak to miało miejsce, za co odmoczyłeś dupę i to jest rozmowa dla ciebie być albo nie być. No i powiedzieć, że wyleciałeś za to, że byłeś uczciwy i tyle. No. Jeżeli ten komendant będzie miał jaja, to cię weźmie. masz pytanie ze względu na dokumentację z poradni zdrowia z szpitala psychiatrycznego, prawda? No, no niestety, jak cię złapią, to łbaci nie urwą, najwyżej cię nie dopuszczą, prawda? Jeżeli wiedzą, to wiedzą, jeżeli nie wiedzą, to, to nie wiedzą. Ma, masz dwie opcje, prawda? Masz dwie opcje, prawda? Dobra. Słuchajcie, kochani, wydaje mi się, że tutaj na dzisiaj wystarczy tej naszej gadki, prawda? Kilkanaście osób było. Mam nadzieję, że, że parę jeszcze obejrzy w wtórce, w prawda? Także y, trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu, prawda? Czyli... czyli jeżeli padną pytania jakieś rasistowskie zachowania, to, to niestety musisz się wziąć w garść, musisz zwrócić kolegę, koledze, koledze uwagę, no i, no i tyle, prawda? Dobra. Natomiast mówię, jeżeli oglądasz już w powtórce, to zrób to w komentarzu do tego wideo, cokolwiek byś tam jeszcze nie chciał się więcej dowiedzieć.